Wpisz znak mniejszości lub znak większości w miejsce nawiasów. Chodzi o ustalenie, czy liczba 45 i 675 tysięcznych jest większa czy mniejsza od liczby 45 i 645 tysięcznych. Wypiszmy te liczby jedna nad drugą. Pierwsza to 45 i 675 tysięcznych. A druga 45 i 645 tysięcznych Jeśli im się przyjrzeć, widać, że różnią się tylko cyfrą na drugim miejscu po przecinku. Cyfrą oznaczającą części setne. Tu mamy 7, a tu 4 setne. Inne cyfry są identyczne, więc ta liczba jest większa niż 45,645. Napiszę to, żeby wszystko było jasne. 45 i 675 tysięcznych albo w skrócie 45,675 jest większe niż 45 i 645 tysięcznych czyli 45,645.